Jak dopasować kule? Na rynku dostępnych jest wiele modeli kuli. Najbardziej popularne są te z regulacją teleskopową, podobne do tej, jaką ja mam. Moja kula ma regulację dwustopniową. Jest tutaj możliwość regulowania części dolnej oraz części górnej, tak zwanej łokciowej. Bardzo istotną rzeczą jest, aby sprawdzić, czy nasze kule spełniają wymagania odnośnie masy naszego ciała. I taką informację można znaleźć na, na nalepce, na kuli, gdzie jest określona maksymalna, dopuszczalna masa ciała. Takie informacje znajdują też się, się również na stronie dystrybutora. Żeby dopasować kulę musimy mieć na sobie obuwie, w którym chodzimy na co dzień. Stajemy prosto, ramiona opuszczone w dół, a ręce opuszczone luźno wzdłuż ciała. Wysokość rękojeści jest idealna wtedy, kiedy sięga do poziomu naszego nadgarstka. W jaki sposób ją dostosować? W przypadku mojej kuli ma ona regulację za pomocą takiego guzika, który wychodzi po obu stronach i dziurek, które ten guzik się wpasowuje. Przyciskamy dwoma palcami, ściskamy dwoma palcami guzik i Dolną część kuli wyciągamy, bądź też wsuwamy, regulując wysokość tak, aby rękojeść sięgała wysokości nadgarstka. Jeżeli jest możliwość regulacji górnej części kuli, również to robimy. Charakterystyczne jest, że kiedy guzik wskakuje w dziurkę, jest taki klik, głośny klik. I jeżeli my go usłyszymy, to znaczy, że wtedy kula jest zabezpieczona. Jeżeli mamy dwie kule, musimy pamiętać o tym, aby były one dopasowane na tym samym poziomie, na tej samej wysokości. Jeżeli są jakieś inne wskazania, gdzie jedna kula jest, musi być wyżej, a druga niżej, poproście swojego fizjoterapeutę albo lekarza ortopedę o pomoc w dopasowaniu Kuli. Pamiętajcie, bardzo istotne jest, żeby sprawdzać kondycję swoich kuli, żeby zobaczyć, żeby sprawdzać, czy nie są one skorodowane, czy nie mają pęknięć, czy rękojeść nie jest zniszczona i jest taka końcówka na kuli, która jest bardzo istotną rzeczą, ponieważ dzięki tej końcówce kula nie ślizga się po podłożu. Tą końcówkę jest bardzo łatwo wymienić, jeżeli jest ona zniszczona albo popękana. Wymieniamy ją w ten sposób, że stawiamy kulę pomiędzy stopami, przyciskamy tą gumową końcówkę stopami i wyciągamy kulę z gumki. Nową. Wkładamy na zakończenie kuli i dociskamy do podłogi Możemy nawet parę razy stuknąć, ale tak żeby nie obudzić sąsiada. taka końcówka jest, takie końcówki są dostępne w sklepach ze sprzętem rehabilitacyjnym, więc nie powinniście mieć problemów z kupieniem i wymienieniem ich i bardzo bardzo namawiam was do tego, żeby sprawdzić sprawdzać regularnie, czy nie są one zniszczone. Pamiętajcie, przy dostosowaniu kuli musicie mieć na sobie obuwie, w jakim chodzicie na co dzień. Rękojeść musi znajdować się na wysokości nadgarstka. Obręcz łokciowa powinna być odrobinę poniżej łokcia i sprawdzajcie regulację, regularnie kondycję Waszych kuli. Wszystkie te informacje są dostępne w darmowym pliku do pobrania pod nazwą jak dostosować kulę.